800 g ziemniaków, 300 g fasoli szparagowej, kalafior około 500 g, 4 sztuki marchewki, 3 litry bulionu warzywnego lub mięsnego. Marchewkę, ziemniaki i kalafior myjemy, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Do garnka wlewamy jedną łyżkę oleju rzepakowego, po czym na rozgrzany olej wsypujemy pokrojoną marchewkę, którą podsmażamy przez około 3 minuty. Następnie dodajemy pokrojone ziemniaki i podsmażamy przez 3 minuty. W międzyczasie podgrzewamy nasz bulion, który następnie wlewamy do garnka z podsmażoną marchewką i ziemniakami i gotujemy przez 5 minut. Po upływie 5 minut dodajemy pokrojony kalafior oraz fasolkę szparagową, w moim przypadku była mrożona, więc przed dodaniem do zupy przepłukałem ją pod zimną wodą. Naszą zupę przeprawiamy według uznania pieprzem cytrynowym oraz solą. Zupę gotujemy pod przykryciem do czasu, aż warzywa będą miękkie, czyli przez około 15-20 minut. Tak przygotowaną zupę przykładamy na talerz. Życzę smacznego!